Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej adwentowej serii Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Do tej pory naszymi gośćmi byli m.in. Marcin Zieliński, Maja i Krzysztof, Sowińscy, Gabi i Wojtek Gąsiorowie. A co ich wszystkich łączy? Goście dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie na rozmowę z Irminą i Marcinem Śliwińskimi. Zacznij wielbić Boga. Wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć. i Nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce Cię mieć. Kiedy ludzie będą przychodzić do waszych wspólnot, do waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli. Przygotuj się na jego przyjście uwielbieniem. Zapraszam serdecznie naszych gości dzisiejszych, Irmina i Marcin Śliwińscy. Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, witajcie. witamy. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. W tym małym wstępie, którego wy jeszcze nie słyszeliście, zapowiadałem pewną informację, a mianowicie, nawet pewnie nie jesteście świadomi, nie wiem czy wiecie, kto był gościem już tych naszych spotkań wcześniejszych, ale wam tylko opowiem. Marcin Zieliński, rozmawialiśmy z nim o książce Chwała mu jak uwielbiać. Był Krzysztof i Maja Suwińscy, rozmawialiśmy z nimi o, między innymi o projekcie Live Experience, była także Gabi Gąsior z Wojtkiem, rozmawialiśmy z nimi o projekcie Niebo i uwaga, pytanie, co łączy te wszystkie osoby ze sobą? Uwielbienie. Wiem, uwielbienie. <laughs> e, brawo, brawo. Brawo. W sumie. Nie wpadłam na tak. to, ale pewnie dążymy do tego, że w każdym Maczaliśmy z trochę palce tak, w, tym, w, każdym w każdym z tych projektów. projektów Trochęście trochę trochę namaczali tych palców tam. Ja, ja przyznam, że ja też nie od początku byłem świadomy. Kiedyś po prostu myślę sobie, robimy serię adwentową, oczekujemy twojego przyjścia w chwale, zaprosimy różnych gości. Gdzieś tam ta lista już zaczęła się powoli układać, kogo będziemy zapraszać. I kiedyś mówię do kolegi Piotra, słuchaj, a może Marcin i Irmina, a może oni by trochę poopowieściły, o tym, jak to było, z mu. I to tak było tak już tak. wtedy, kiedy ta lista gości wcześniejsza była zamknięta. I potem odkryłem live experience, reżyseria Irmina Śliwińska. Zdjęcia Marcin Śliwiński. Tam na montaż był jakiś, potem, no, tak, Przepraszam. Tak, tak. Potem kolejna rzecz, czyli Gabi z Wojtkiem, Projekt Niebo, reżyseria Irmina Śliwińska. No, to prawda. Chwała mu. Irmina Śliwińska. Opowiedzcie, jak to się stało w ogóle, że jesteście właśnie nie na tym froncie, ale gdzieś tam z tyłu działacie i zarządzacie wszystkim tak, że was nikt nie widzi dzisiaj? Odsłaniamy karty wasze. To jest w ogóle super historia, dla nas niesamowicie ważna, bo właśnie pokazuje takie konkretne działanie Pana Boga w naszym życiu. I też takiej odpowiedzi naszej mhm. na to wszystko, co się działo. Może tak, chyba zaczniemy, opowiem o tej Chorwacji. Tak, chyba trzeba by było zacząć od tego punktu, gdzie to się wszystko zaczęło, gdzie dzięki czemu poznaliśmy właśnie tych wymienionych przy ciebie, tak, tak, przez ciebie tak. osoby i gdzie w którym momencie to się zadziało to, że weszliśmy w ten świat uwielbienia, nie? Tak, bo to było tak, że my on już od dawna jesteśmy osobami, które są wierzące. Mm -hmm. Byliśmy we wspólnotach Ta, charyzmatycznych, w więc wspólnota, to wszystko tak, nie, nie tak było nam jakoś tak w... bardzo obce. Tak? No, tylko tak jakby trochę w innym środowisku, w innych miejscach. E... I też no, jesteśmy bardzo związani z branżą mm -hmm. medialną, telewizyjną, filmową. Mm -hmm. e... Też wiele lat mamy doświadczenia, jeśli chodzi o pracę właśnie w reklamie, w telewizji, w filmie. Mm -hmm. Więc to jest coś, co, co kochamy robić. No, co zajęło dużą część naszego życia w sumie prawie, prawie dorosłego, bo tak. tam byliśmy na studiach, już zaczęliśmy pracować jakoś tak w mediach, czy jednika w telewizji, a bardziej przy filmach. Więc doświadczenia zbieraliśmy dużo w tym w świecie, nie? Tak, ale mieliśmy taki moment, który chyba publicznie mm -hmm. nie mówiliśmy, że w pewnym momencie stwierdziliśmy... To było dla nas takie bardzo ważne, żeby to, co, co, co mamy, te nasze dary, talenty, mm -hmm. żeby tak jakby pomagać i też wykorzystywać w Kościele. Ale mieliśmy taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że jesteśmy tak zmęczeni mm -hmm. robieniem czegoś dla Kościoła, bo mieliśmy wrażenie, mm -hmm. że tak jakby... Spotykamy się trochę z takim niezrozumieniem, że my chcemy dobrze i tak dalej, i tak dalej. Eee, więc stwierdziliśmy, że już nie robimy, pracujemy tak. sobie, robimy swoje. I nie Działamy coś, w kościele, ale już nie tak, pod takim tak. kątem medialnym, tylko po prostu pod jakimś tam bardziej no modlitewnym, wspólnotowym i w ogóle. Przyszła pandemia i jak wiemy, dla wielu branży, dla wielu ludzi ten moment był niesamowicie trudny. No my mieliśmy taką sytuację, mhm. że finansowo układało nam się bardzo dobrze, bo byliśmy na umowę mhm. o pracę w różnych firmach, ale no, tych projektów było trochę mniej, tej pracy było troszeczkę mniej i wyjechaliśmy na wakacje do Chorwacji to był wrzesień 2020 rok mhm. no i stwierdziliśmy, dobra no to pomodlimy się i zapytamy się Pana Boga co, co powinniśmy robić, może ma dla nas jakiś taki plan bo w naszym życiu pokazała się taka stagnacja i stwierdziliśmy, że to jest może dobry moment, żeby zapytać się Pana Boga co On myśli i co chce i mieliśmy kilka takich takich myśli na przykład mhm. do głowy, do serca, takich przekonań na przykład między innymi tak, ja miałem takie mocne przekonanie, to była taka jakaś Moja główna intencja, z którą szedłem na tę naszą modlitwę w Chorwacji, bo już, no tak jak wspomnieliśmy, pracowaliśmy już bardzo długo w tym świecie medialnym i tak czułem, że moje serce już nie jest tam do, do końca. Myślę, że pandemia mi i wielu osobom też jakoś tak uświadomiła pewne rzeczy, że no, ta praca nie jest koniecznie aż taka istotna, ważna i można żyć bez. Bez pracy. To jest ważne, że jest nie było. ważne, tak, ale że nie jest najważniejsze, nie? A Gdzieś tam jak się jest w tym świecie i robi się te rzeczy, no to ona tak bardzo no, dużo czasu się temu poświęca, nie. Znaczy, zdobywaniu karierze, Tak, tak, tak. tak jakieś osiąganiu kolejnych etapów tej swojej karierze, jakichś nowych, nowych doświadczeń i w ogóle. No ale czułem w sercu jako, że no, tak jak wspomnieliśmy. Byliśmy osobami wierzącymi, modliliśmy się regularnie, pytaliśmy Pana Boga, żeby się tak konkretnie spytać: czy ja mam jeszcze pracować w tej firmie postprodukcyjnej, w której pracowałem, czy, czy nie? No i stwierdziłem, że otworzę Ewangelię z dnia, jaka, jaka była i to było wspomnienie Mateusza, Ewangelisty. I tam jest ta Ewangelia, właśnie jak Jezus przychodzi konkretnie do pracy do Mateusza i mówi mu pójdź za, za mną nie? i ja śmieję, że to była moja chyba najkrótsza modlitwa w życiu, ale taka najbardziej konkretniejsza i taka, która zmieniła bardzo wiele w moim życiu. Nie? No ale na tej modlitwie jeszcze przyszło nam takie przekonanie, które bardzo nas zaskoczyło i tu właśnie mm -hmm. zmierzam w tym kierunku tych projektów żeby odezwać się do Marcina Zielińskiego, ponieważ on mhm. potrzebuje ludzi z naszymi umiejętnościami do realizowania różnych projektów. A dla nas to było, no, jak już wspomnieliśmy, dziwne, bo stwierdziliśmy, że już że dla Kościoła się za robimy, bardzo rzeczy. Że nie robimy nic. Tak. I też tak naprawdę nie znaliśmy Marcina, nie znaliśmy nikogo z jego znajomych, tego środowiska, więc stwierdziliśmy, no dobra, no wracamy z Chorwacji, spróbujemy może jakoś do niego dotrzeć. Ale nie zdążyliśmy zrobić nic w tym kierunku, ponieważ następnego dnia zadzwoniła do nas nasza wspólna znajoma, mhm. która mieszkała na co dzień w Anglii, Agnieszka, i powiedziała, słuchajcie, bo przyjeżdżam do Polski, spotkamy się, mogę u was nocować, My mówimy tak, tak, mhm. oczywiście. I ona dodała, bo wiecie co, Bo pomyślałam sobie, że może byście poznali Marcina Zielińskiego e, i już mówiłam Was na spotkanie. I dla nas to był taki fajny znak, że chyba Pan Bóg chce coś zrobić w tym kierunku, i że to faktycznie te myśli e, były od niego. No i właśnie to sprawiło, że poznaliśmy się z Marcinem, potem tak. właśnie z Krzysiem, z Mają. Z tym mm -hmm. Że dołączyliśmy z... też do wspólnoty, głos tak, Pana, bo to też tak, było jedno, tak. jedno tak, z takich głosów na tej modlitwie Pana Boga. Że bo wtedy... Obietnica takiej że tak, miejsce tak, dla nas takie bo, ważne. W, bo wtedy, wtedy jeszcze nie mieliśmy wspólnoty, mieliśmy przerwę bo, po wcześniejszej wspólnocie, więc to jest też kolejna jakaś rzecz, nie? która Nikt się tam Tak wydarzyła. Też Gabi i Wojtek też. To tak, to też jest... Radę. To jest w ogóle jeszcze to historia piękna tego projektu, mm -hmm. którą też bardzo lubimy, tak. ale z... chyba już długo odpowiadaliśmy Dokładnie. na to pytanie. No, Niezwykłe ja bardzo lubię takich gości, którzy rozmawiają, to jest rewelacja dla prowadzącego. Można hotać, ja po tak prostu lubię, mówić. Ja lubię mówić, <laughs> więc nie gadać, gadać, Tak, szczególnie, że to jest dla nas bardzo ważne, bardzo tak, więc chciałabym trochę hmm. oddać Ci głos. <śm> Super, no, bar bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, opowiadajcie, po to jesteśmy tutaj, żeby Was słuchać. Y czyli tak naprawdę jak sobie myślę o tym takim instruktorze, od czego zacząć, to trzeba wyjechać do Chorwacji, y to jest ważna rzecz, tak? I tam wsłuchiwać się w głos Pana Boga, patrząc na te piękne, być może, szczyty i, i może. Koi a to może, że, i temu, nie bardziej, o ile łatwiej jest patrzeć na piękny krajobraz. Tak, się jak się ma przed sobą morze, piękne góry i w ogóle to tak. To jakoś to to tego bo... Pana Boga jakoś tak chyba to to mocno, bo... mocno czuć. I trzeba też. To taka przestroga, że trzeba uważać Pana Boga o co się prosi, bo można prosić o jedno, a dostać naprawdę coś wielkiego, więc uważajcie. Ale, to jest fajne, to jest Ale fajne, bardzo fajne. polecam. No właśnie, bo, bo pytanie, bo wy. Prościliście, czy pytaliście o jakiś konkret, o jakąś wskazówkę? A jak to było? Czy mieliście marzenie, żeby coś zrobić? Bo z tego, co mówicie, to jakby Pan Bóg sam do was przyszedł z tym wszystkim, prawda? Myślę, że widział nasze serca. Widział to, że my chcemy gdzieś więcej na pewno, bo myślę, że mieliśmy wiele etapów w swoim życiu gdzieś, gdzie po prostu były takie bardzo mocne przeskoki duchowe w jakiejś tam naszej dziedzinie. Myślę, że to, że zrobiliśmy sobie może nie tyle co przerwę, co, że poszliśmy po prostu gdzieś ten w świat trochę, zdobyć jakiegoś takiego doświadczenia, poznać tam ludzi, pracować w, w tych takich świeckich rzeczach, świeckiej branży, w jakichś tam firmach. To też był jakiś plan Pana Boga, żebyśmy my tam nazbierali jakiegoś takiego doświadczenia fajnego, żebyśmy się dużo nauczyli i żebyśmy później mogli to oddać Panu Bogu. Nie? Ja wierzę, że to nie było tak, że po prostu my porzuciliśmy Pana Boga, żeby iść w ten świat, tylko że byliśmy z Panem Bogiem i On nas tam powołał. Swoją drogą, że dużo ludzi też tam spotkaliśmy niewierzących, tak. którym mogliśmy głosić Jezusa i być takimi świadkami. Więc no, myślę, że to był plan Pana Boga cały czas. Nie? I że ten moment, ta modlitwa to już była taka odezwa Pana Boga do nas, że okej, okay, teraz ja chcę was mieć. nie? Jedną rzecz mi otworzyłeś teraz w głowie, a mianowicie ta ewangelizacja i spotkania z ludźmi, pracowaliście, czy pracujecie nadal pewnie w różnych środowiskach ja tak zastanawiałem się nad tym, na ile ewangelizacja w takich miejscach powinna być takim przesłaniem typowo wprost, mówieniem o Panu Bogu, a na ile po prostu byciem dobrym w tym, co się robi okazywaniem serca dobrego. Jak to u was wygląda w waszych pracach na co dzień? Na pewno jest tak, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, żeby kochać ludzi i żeby dawać ludziom wolność. I ja nigdy też nie miałam takiego myślenia i takiego opatrzenia, że teraz to ja gdzieś idę i nagle będę ludzi nawracać, albo że każdy musi myśleć tak, jak ja myślę, bo myślę, że to w ogóle nie o to chodzi, nie? I my mamy wokół siebie niesamowicie dużo wspaniałych, mm -hmm. pięknych osób, które może patrzą inaczej, myślą inaczej, ich poglądy są inne, ich relacja z Bogiem, z Kościołem jest totalnie inna, ale oni są naprawdę niesamowity, niesamowity lu, niesamowitymi ludźmi. Mm -hmm. Są cudowni. Bardzo dużo się od nich uczymy i jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to też, w którym my możemy być w miejscu, bo naprawdę od nich mega, mega czerpiemy. Ale to też tak jest, że no, nie wstydzimy się swojej wiary i to jest coś, co jest dla nas super ważne, to jest coś, co nas niesamowicie zmieniło. Ja myślę, że też odkąd jesteśmy w tej wspólnocie i odkąd żyjemy uwielbieniem i tak naprawdę dzięki tej wspólnocie zrozumieliśmy o co chodzi w uwielbieniu i pewnie jeszcze dużo jest przed nami do odkrycia, to tak naprawdę też postrzeganie rzeczywistości się zmieniło mhm. i też mówienie o naszej wierze, głoszenie, um, więc myślę, że to zależy. Na pewno jest tak, że czasami mówimy o tym zupełnie wprost i, i mówimy o naszej wierze o Bogu, proponujemy ludziom modlitwę. Bardzo mm -hmm. często jest tak, że na przykład widzimy, że e, ktoś w pracy, nie wiem, ma jakieś problemy zdrowotne, czy na planie zdjęciowym, mm -hmm. no to od razu pro, pro, proponujemy i mówimy, słuchajcie, bo doświadczamy, jak Jezus w naszym życiu uzdrawia, e, widzimy niesamowite cudy, jak chcesz, możemy się też za Ciebie pomodlić. Nie? I, I też mamy takie mm -hmm. doświadczenia, gdzie ludzie są po prostu uzdrawiani, więc tak. to zależy. Na pewno staramy się nie narzucać naszą wiarą. Przynajmniej mam, takie, mam taką, taką nadzieję, i chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że bez względu na to, czy wierzą, czy nie, no to dla mnie są i tak, i tak niesamowicie hmm. ważni. Nie? No I jakie tak. są reakcje, że tak powiem, jeszcze, przepraszam, przerwę, jakie są reakcje tych ludzi, kiedy prosisz i pytasz, czy możesz się nad nimi pomodlić? Czy są zdystansowani, czy, czy są otwarci na, na to? Reakcje są bardzo różne, bo wydaje mi się też, że jesteśmy po prostu różnymi ludźmi i każdy ma jakieś swoje poglądy. Czasami jest tak, że ludzie reagują bardzo, nie, wiem, nie chcę powiedzieć, że źle, ale tak... Um... No spotykam się często z takim niezrozumieniem, na takiej zasadzie, że w ogóle o czym Ty mówisz i co to ma być, e, jaki Jezus co za dziwne rzeczy opowiadasz, że to jest niemożliwe. A z drugiej strony też e, mam masę osób, które naprawdę też słuchają z zaciekawieniem, e, które chcą doświadczyć tego, czego my tak naprawdę mm. doświadczamy na co dzień. Ale to też jest takie doświadczenie, że zazwyczaj w większości jednak osoby, którym proponujemy modlitwę, tej modlitwy chcą, mm. że jednak zdrowie to jest coś takiego niesamowicie ważnego, że, że, że godzą się na tą modlitwę mm. i naprawdę możemy widzieć, jak dzieją się cuda, więc to dla nas też jest takie ważne. Tak, szczególnie myślę, że my... Bardzo budujemy relacje z takimi osobami, że to jest dla nas taka podstawa po prostu, żeby najpierw zbudować takie dobre, zdrowe relacje, żeby oni wiedzieli, że tak nawet najpierw po ludzku mogą na nas liczyć, że zawsze ich wysłuchamy, zawsze z nimi porozmawiamy. Że będziemy im pomocni, że sam jest, mamy tę łagodność, jakąś radość, dobroć i myślę, że tych ludzi wtedy to o wiele bardziej przekonuje niż jakbyśmy, wiadomo, z młotkiem na nich szli i próbowali ich, im na siłę wbić to po prostu wszystko do głowy. Nie? Tak, no zresztą też nie mamy takiej intencji. Nie No nie mamy zdecydowanie Więc tak. zawsze tak mhm. wypływa bardziej z nas samo, a. No z miłości. Nie? No... No tak, no bo niekoniecznie, gdy ktoś jest głodny i prosi o kanapkę, to mówisz mu, że pomodla się za ciebie, tylko często częstujesz kanapką wtedy, prawda? Tak, tak. tak. Ale to też jest przykład a propos wykonywanej pracy, mm -hmm. że dla nas to też jest naprawdę niesamowicie ważne, mm -hmm. że wszystko, co robimy i e, jakie mamy zadania w pracy powierzone, żeby po prostu robić to jak najlepiej. Nie? I taka uczciwość, e, odpowiedzialność, to jest też to, to na czym nam mm -hmm. zależy i też po prostu staramy się wykonywać jak najlepiej takie powierzone obowiązki. Nie? I wydaje nam się, że to też jest super ważne, e, właśnie żeby być odpowiedzialnym za to, mm -hmm. w którym miejscu jesteśmy. I jesteśmy tak. postawieni. No. Myślę, że, że przykład Waszego życia i tego, co robicie, to jest doskonały przykład tego, o czym mówił świętej pamięci ksiądz Kaczkowski, że, że dość katolipy, bo Wy macie rzeczywiście mocno rozwiniętą, mocną pracę rozwiniętą i mocne skile, że tak powiem, jak to pewnie niektórzy powiedzą, i to wszystko wykorzystujecie też na Bożą chwałę. I właśnie chwała Mu, no to jedno z takich największych przedsięwzięć, chyba, które produkowaliście, prawda? Mm, tak, no myślę, myślę, że że tak. tak, myślę, że tak. <laughs> myślę, że tak, i mm -hmm. wydaje mi się, że to jest, było tak, jakby potwierdzenie trochę tego, co powiedzieliśmy teraz, że wiadomo, że bardzo nam zależało na tym, żeby to było po prostu piękne, mm -hmm. i żeby pomagało to i w modlitwie, i żeby miało też taki wymiar proroczy. Mm -hmm. y nie bójmy się użyć tego słowa, tak. to, to było naszym, naszym mocnym celem. Ale no to właśnie też wynika z tego, czy bez względu na to, czy robimy coś dla, dla Pana Boga, czy robimy coś w pracy, no to wkładamy po prostu jak najwięcej serca. Mm -hmm i staramy się, żeby po prostu to było najpiękniejsze, bo to jest coś, co jest dla nas super ważne, żeby robić rzeczy najlepiej po prostu jak potrafimy i żeby, żeby korzystać z tego. No i sami jesteśmy niesamowicie dumni z tego, tak, jak jest Tak, śmiejemy się, że to na obecnie nasze najbardziej ukochane dziecko. <głos> tak, i jesteśmy niesamowicie dumni z tego, jak, jak wyglądało tak. to wszystko i z całej ekipy, która włożyła niesamowicie dużo serca, hmm. niesamowicie dużo talentów i czasu, żeby ten efekt był taki, jaki był. No bo wiadomo, takich projektów nigdy nie robi się w dwójkę, w trójkę, w czwórkę, hmm. tylko to jest porządna ekipa. Sztapy ludzie, ludzi potrzebne, no, tak. Ludzie oddają kupę serca, żeby to wszystko wyszło tak pięknie. Ale też yy, <głos> słyszymy mnóstwo cudownych świadectw po tym wydarzeniu i dla nas to jest, to jest też takie budujące, że to no było potrzebne, że to pozmieniało ludzi życie, że pouwalniało ich od jakichś nałogów, od różnych rzeczy, więc no to są takie rzeczy, które tak budują i które tak dają taką siłę Bożą na, na kolejne jakieś projekty tak. i rzeczy, nie? Chcę trochę nawiązać do tego twojego porównania, mówisz o ukochanym dziecku, czyli w takim razie możemy powiedzieć, że poczęcie nastąpiło w Chorwacji, a w Łodzi mhm. miały miejsce narodziny, tak? No, jeszcze trzeba wrócić do tej serii YouTube'owej, też, no bo to mhm, też jest m. nam bliski projekt, od którego się w sumie tak naprawdę no, zaczął. No, zaczął... opowiedzcie właśnie, jakie były kroki? Czyli Pan Bóg wam powiedział, połączył Was jakoś z Marcinem Zielińskim, mm. zaczął rodzić się jakiś projekt, pomysł, czyli co, w takim razie, pierwsze były nagrania YouTube'owe, i dopiero w trakcie stwierdziliście, że. A może zrobić coś takiego na 10 tysięcy osób, czy już od początku założenia były takie, że, że robimy wielkie spotkanie, modlitewne uwielbienie w Łodzi, w Atlas Arenie, na które zaprosimy 10 tysięcy osób, mnóstwo muzyków i będzie to niezwykłe miejsce doświadczenia Bożej obecności? Założenia początkowo były takie, żeby zrobić taką serię na YouTube. Na YouTube. Tak bardzo, w ogóle założenia były bardzo proste. Tak. Ja, my w ogóle nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to się urodziło do czegoś takiego wielkiego. A, to bo, co, można tak, zacząć od tego. Bo, że... Tak. Bo to było tak, że Marcin jakoś chyba nie wiem, w czerwcu chyba zarzucił tak. ten temat, że może coś takiego byśmy zrobili na YouTubie. Że... W czerwcu przed nagraniami tymi YouTube'owymi. Tak, tak. przed nagraniami YouTubeowymi, czyli w 2021 roku. E, I na no, przykład miał być jeden dzień nagrań, chyba z dwa czy trzy zespoły. Tak i nagle w trakcie rozmów, co by można było zrobić, jakby to mogło wyglądać? Jaki zespoły można Szacowania by było zaprosić? kosztów. Stwierdziliśmy, że OK, zrobimy 14 odcinków. Tak, i wyszło nam 7 dni z Podzielimy to na jakieś dwie serie. Chyba tak to miało, mhm. Nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. I w bardzo szybkim tempie organizowaliśmy mhm. to wszystko. Nie wiem, kiedy to się rozrosło do, do, do czegoś takiego i to, co było dla nas niesamowite, to to, że w momencie e, takie potwierdzenie, że to wszystko jest taką Bożą sprawą, e, bo ja mam taki dziennik duchowy, nawet go przyniosłam, żeby pokazać, w którym zapisuję sobie właśnie różne takie rzeczy, co mi przychodzą na modlitwie i codziennie rano otwieram go, żeby zobaczyć, w którym miejscu byłam rok temu. Czy, czy, czy zmagałam się z tym samym, czy coś się zmieniło, czy jakieś słowa wierzę, że Bóg do mnie powiedział, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy zaczynaliśmy nagrania tej mhm. pierwszej serii, i ja otworzyłam właśnie ten dzienniczek duchowy, żeby zobaczyć, co się wydarzyło rok temu, to uświadomiłam sobie dopiero w tym momencie, to było zupełnie nieplanowane, mhm. że ta nasza modlitwa w Chorwacji odbyła się dokładnie rok przed pierwszymi nagraniami do Mu. Mhm. I to było dla mnie takie, wow, Boże, że to. Naprawdę twoje. Tak, jak to jest swoje, jak nie? zobaczyliśmy te wszystkie obietnice, które Pan Bóg jakoś złożył w naszym sercu, to stwierdziliśmy, że przez ten rok wszystko, wszystko się wypełniło, wszystko się nie? wypełniło nie? że tak, to musiało tak, być naprawdę tak, takie, takie na Boże Słowo robiliśmy. I tak. chyba w momencie, kiedy nagrywaliśmy drugą serię, mhm. czyli, czyli w listopadzie, mhm. któregoś. No chyba było przed nagraniami tej drugiej serii, pamiętam, okay. że któregoś dnia wstaje rano, byłam na nagraniach w ogóle gdzieś w górach e, jakiegoś teledysku e, i dostaję wiadomość od Marcina, że na naszej wspólnej grupie okay. Że a może byśmy kiedyś zrobili takie duże uwielbienie y, na jakiejś hali, na jakimś stadionie, coś takiego i co by na to? Mhm. To była godzina piąta rano, jak ja się obudziłam, nie chciało się wstawać, a ta wiadomość mi tak podbudowała, że tak, zróbmy to, mm. to musi być niesamowite, nie. Więc to wszystko tak myślimy, że bardzo rosło. Myślę, że to też było ważne, że my staraliśmy się w tym czasie mhm. jakoś tak bardzo wsłuchiwać w ten Boży głos żeby nie robić tego za bardzo po ludzku. Dlatego też właśnie od tych, powiedzmy, trzech zespołów jednego dnia zdjęciowego urosło do 14 zespołów w tej serii YouTube'owej i ja do, do siedmiu dni zdjęciowych, bo wierzyliśmy, że jakoś tak Pan Bóg nas do tego powołuje, żeby tak. to było większe, większe, większe, a On się zatroszczy. No bo też trzeba, tak, tak. myślę, że to jest też ceny, żeby powiedzieć, że no, my nie mieliśmy finansów na to gotowych, nie? Fundacja Marcina nie miała. Takiego budżetu, ale mimo wszystko to się udało, udało zrobić i udało się uzyskać ten budżet, żeby to wszystko zamknąć, nie? I gdzieś tak mieliśmy po tej serii YouTube'owej, jak już po nagraniach, nie? Jeszcze po wypuszczeniu wszystkich, no bo to trochę, trochę się zeszło, zanim się wypuściło te 14 odcinków, że. Właśnie w takiej rozmowie właśnie byliśmy po tych nagraniach, żeby no dalej się wsłuchiwać, co Pan Bóg, co pan Bóg chce robi i żeby czekać właśnie może na takie zielone światło. No nie wiecie, bo ja to jestem taka, że ja już od razu, dobra, to gdzie, to kiedy, to co, to robimy, to, to, to, to. a Marcin z Marcinem? Irmina, bo czekaj, czekamy na Zielone Światło. Takiej jejku, boże, daj to Zielone Światło, bo już po prostu mm. nie wytrzyma. <śmiech> Musisz co robić, chłopaki tak. Irmina, spokojnie, spokojnie, czekamy na Zielone Więc gdzieś światło. Tak, na, tak naprawdę w styczniu tego roku dostaliśmy taki, myślimy, że taki znak od Pana Boga, że okej, okay, że działamy, nie? Tak, i że prawda, robimy. Było, no, było to też o tyle ciężkie, że e, jak e, zaczęliśmy pytać, rozmawiać z ludźmi dowiadywać się już o takich rzeczach, nawet technicznych, mhm. jak to zrobić, to sporo osób też w to nie wierzyło, że to się może udać i bardzo często słyszeliśmy, że takie ze strony technicznej jest to strasznie ciężkie, bo nam zależało na tym, żeby to było 6 godzin uwielbienia bez żadnej przerwy. Mhm. I bardzo często było, co wy, to wam się nie uda, to jest niemożliwe. Często osoby wierzące mówiły, że tak. 6 godzin uwielbienia, kto na to przyjdzie, kto będzie chciał się tyle modlić. Tylko pokazuje bardzo, jak to było robione Ale... na, Bo na Boże Słowo. Wierzyliśmy, nie Wierzyliśmy, że to jest hmm. wszystko robione na Boże Słowo. Tak samo było przy serii YouTubeowej w sumie, że Wiesz. wiele osób nam mówiło, że jak chcecie w czerwcu zacząć przygotowywać taką serię 14 14,5 godzinnych uwielbień i zacząć to we wrześniu. że To jest mało czasu, że takie rzeczy się przygotuje, przygotowuje przez rok. Minimum tak naprawdę, nie, a my wierzy, wierzyliśmy, że robimy to na Boże Słowo i że Pan się zatroszczy i się zatroszczy. A czy na początku myśleliście w ogóle o kolejnym kroku, o owocach tego, jakie to przyniesie, czy po prostu robiliście swoją robotę powoli, krok po kroczku? Na pewno było tak, że mieliśmy jasno określony chyba w sercach i w głowie mhm. taki cel, na czym nam zależy i że bardzo chcemy, żeby po prostu to wydarzenie oddało Bogu chwałę. Mhm. Ale też właśnie ta formuła tych sześciu godzin uwielbienia była taka, że sami po sobie wiemy, że czasami jak jesteśmy, modlimy się i, i, i jesteśmy w uwielbieniu no to czasami wystarczy tam minuta, dwie minuty i udaje nam się wejść w taką głęboką modlitwę, że czujemy, mhm. że ta Boża obecność faktycznie jest. A czasami po prostu tego czasu potrzeba więcej, żeby faktycznie tak się zanurzyć w tej modlitwie. I dlatego no, zależało mhm. nam na tym, żeby to sześć godzin tego uwielbienia było. I też mamy sami tak, takie doświadczenie, że w momencie, kiedy uwielbiamy Boga, stajemy w Jego obecności i wierzymy, że On jest obecny, to dzieją się cuda i dzieją się uzdrowienia. E, I doświadczaliśmy tego niejednokrotnie, kiedy podczas uwielbienia właśnie ktoś został uzdrowiony. Ostatnio na przykład byliśmy mhm. na Ukrainie, i e, Karolina też z naszej wspólnoty, e, bo głosiliśmy tam Jezusa, prowadziła uwielbienie i w przeciągu trzech minut e, jedna kobieta została uzdrowiona, miała problemy z nogą, ta noga ją bardzo bolała, miała takie znamiona wystające na nogi i w ciągu trzech minut to wszystko zniknęło. E, więc my mieliśmy takie doświadczenie, hmm. że jeżeli będziemy uwielbiać Boga, to tak naprawdę te cuda będą działy się same, no bo obecność Boża e, jest w stanie to zrobić i On hmm. przemienia wszystko, nie? Tak, i myślę, że też szliśmy z takimi założeniami, na znaczy tworzyliśmy to wydarzenie z takimi założeniami, żeby ten plan nie był na pewno też jakoś tam przegadany, żeby nie było tam za dużo rzeczy, żeby się nie działo, żeby było głównie skupienie na tym uwielbieniu i żeby to przeważało na tym wydarzeniu. I też szliśmy z takimi założeniami, że żeby oczekiwać rzeczy, których się nie spodziewamy. Nie mieliśmy jakiegoś jasnego celu, że muszą być ludzie uzdrowieni, tylko szliśmy z takim założeniem, że jak Pan chce podczas tego wydarzenia przyjść, ma być Maranata, przyjść Panie Jezu, to niech to będzie. Nie, Chcieliśmy być tacy otwarci na to, co Pan Bóg chce zadziałać podczas tego uwielbienia, żeby z taką otwartością to robić. Dlatego staraliśmy się nie zamykać. Na ile mogliśmy przy takim wydarzeniu zamykać tego wydarzenia w jakieś, jakieś takie konkretne ramy, żeby nie zabić tego ducha, który przychodzi. Wiemy, tak jak, tak jak chce, co nie było łatwe przy hmm. takim w wydarzeniu. Wierzyliśmy, ale wierzyliśmy, że udało nam się zachować jakąś taką płynność no. i tak, tego ducha wydarzenia. Nie? Teraz myślę o jednym, bo kiedy wyobrażam sobie to przedsięwzięcie wielkie, kilkanaście zespołów wiele godzin uwielbienia, modlitwy i was z tyłu raczej widzę, jako tych reżyserów. Ciebie Irmina, reżyserkę tego całego przedsięwzięcia, biegającą, dopilnującą wszystkiego, żeby wszystko było tak, jak należy. Czy ty w tym wszystkim, i ty Marcin, mieliście też taką przestrzeń na, na uwielbienie? I tu myślę zarówno o tych odcinkach YouTube'owych, ale także o, o te wielkie wydarzenie w Łodzi. Czy dla was też to był czas doświadczenia Bożej obecności? Czy, czy po prostu mieliście posługę wtedy i byliście skupieni na tym, żeby to inni doświadczali, a, a niekoniecznie Wy w tym czasie? Na pewno było trudniej, mm -hmm. bo no trzeba było jednak być cały czas skupionym na tym, co się dzieje, na animacjach, które wychodzą na świetle, na całej sytuacji, na scenie i tak dalej, to jest bardzo dużo rzeczy, których tak, teraz z boku nie widać, i bardzo w trakcie jest sporo różnych jest zmiennych, może problemów też, mm -hmm. które trzeba jakoś tam rozwiązywać. Na pewno na nagraniach, chwała mu na YouTubie było to Proste, niesamowite, tak, że ono wszystko samolite. ruszyło. Czasami wystarczy sobie taki chwila, moment, już gdzieś tam byliśmy w tej głębokiej modlitwie. A tutaj chyba na Chwała Mu naprawdę mieliśmy taki zachwyt mhm. nad tym, co Pan Bóg robi, e, ale jednak no, trzeba było być cały czas skupionym na tym, jednak co się dzieje. E, I czasami nawet tak jest, że jak słuchamy świadectw mhm. Pochwała Mu, jak ludzie mówią wow, a wtedy to była taka piękna mnóstwo, a wtedy, a wtedy, a wtedy, a my czasami mamy takie ojej, że trochę może coś nas ominęło tak niby mm. po ludzku, bo nasze tak jakby umysły były zaangażowane też w coś innego, e, ale no niesamowicie się tym wszystkim cieszymy, co się wydarzyło tak, i sami jest... też przeżyliśmy to wydarzenie duchowo bardzo mocno, I w ogóle ten cały okres przygotowań, więc mm -hmm. to... Nie ma co do tego wątpliwości, ale wydaje mi się, że na pewno co innego jest jednak tak stać i pilnować, nie? Myślę, że to było dla nas trochę pod innym kątem ważne niż dla wie, wielu osób. I my na pewno przeżyliśmy to też inaczej niż hmm. wiele osób, ale myślę, że mieliśmy przeżyć tak, jak przeżyliśmy. nie? Ja pamiętam dobrze, jak się już wszystko skończyło i wsiedliśmy do samochodu już wyjeżdżając z Atlas Areny i jechałem, jechaliśmy tym samochodem, ale ja czułaś podobnie, nie? Że, że jakoś tak brakowało mi świadomości, że już jesteśmy po. Tak, tak Tak, było. Że, to, że to było takie dziwne uczucie, <głos> że jechałem tym samochodem po wszystkim i jeszcze miałem w głowie nie myśl... Docierało. Nie docierało. i miałem myśl ciekawe, jak będzie na chwała mu, a byliśmy już po, nie? I tak, tak i... my w ogóle marzyliśmy o tym momencie, żeby było pochwała mu i co wtedy będziemy czuć, tak, Że w ogóle tak. coś się takiego I, fajnego dokonała. Pamiętam, tak że, do, że dopiero jakoś w poniedziałek chyba, około 21, czyli jakoś 24 godziny od skończenia w ogóle wydarzenia, spojrzeliśmy tak na siebie i powiedzieliśmy, Ej, Panie, się Panie Boże, udało się, tak? To się udało, zrobiliśmy to, chwała została Tobie oddana. I dopiero jakoś po 24 godzinach chyba przyszła no tak świadomość no. tego wszystkiego, co się, co się wydarzyło. 24 godziny po tym oddech złapany, tak, wydarzyło się, udało się wszystko tak jak miało się wydarzyć, tak wydarzyć tak jak Pan Bóg tego chciał i czy od razu w waszym sercu pojawiło się pragnienie yy, i pytanie, Panie Boże, a może chcesz więcej, a może kolejne uwielbienie rzeczywiście w Bazylice Świętego Piotra? My mieliśmy... <śmiech> e, tak, tak. No to mieliśmy... ogólnie te, był plan taki przed yy, chwała mu, że na chwała mu Łodzi... O, powiemy to, bo tego tak. chyba nikt nie wie, to publicznie nie szło nigdzie. Tak że jakoś dwa tygodnie przed vam mieliśmy już termin kolejnego. Mieliśmy tak, miejsce, mieliśmy, mieliśmy termin. termin zaklepany, zarezerwowany, więc mówimy, a może na koniec w ogóle wszystkiego ogłosimy jeszcze przy przyszłoroczne wydarzenie. Jaki był pierwszy plan, żeby w ogóle tak. ogłosić, kiedy będzie vam tak. 2023. Było to wszystko zapisane w naszym planie, w Excelu, że, Gwiazda, tak, że, że ogłaszamy to wydarzenie w 2023. Ale jakoś tydzień przed chyba wydarzeniem przed dzwoniliśmy wydarzenia. się z Marcinem jeszcze Zielińskim i tak rozmawiamy, rozmawiamy o tym wydarzeniu i o cały, przechodzimy cały plan wydarzenia. I tak wyszło jakoś, że całe naszej truce na modlitwie tego dnia przyszło, żeby jednak tego nie robić. To że... znaczy, no to było tak, że jakoś mhm. w, w, te, w tym dniu, jakoś tak parę dni przed, mhm. zarówno my, jak i Marcin mieliśmy jakieś takie poczucie, że to nie jest ten moment, żeby ogłaszać datę, że to nie może być tak, że po prostu wpadniemy w jakiś schemat, mhm. że teraz co roku będziemy robić podobne wydarzenie yy, i że w jakimś podobnym miejscu czy coś takiego, mhm. że Bóg chce to pomnażać, że chce zmieniać, że chce cały czas coś nowego, coś innego mhm. i że ważne jest to, żebyśmy byli zasłuchani w Jego plany, a nie w nasze plany. Tak. No i w tym Bo... momencie... Spadła z nas taka mm -hmm. presja, że w ogóle muszą być kolejne edycje, że to trzeba jakoś gdzieś kontynuować mm -hmm. w tej samej formie. E, I zdecydowaliśmy, tak, tak. że nie ogłaszamy tej daty, że w ogóle y, y, y, nie wchodzimy w to miejsce, w mm -hmm. którym mieliśmy robić to kolejne wydarzenie, tylko czekamy na to, co Pan Bóg będzie chciał zrobić. Tak, no, myślę, że to było też właśnie to, co wspominałem już wcześniej, nie? W takie wsłuchiwanie się głosu Boga, że ta seria YouTubeowa, to wydarzenie nam pokazało, że no lepiej jednak chyba iść i robić rzeczy na, na, Boże na, na Boże Słowo, niż tak jak my po ludzku uważamy i myślimy. Oczywiście wierzymy, że jakbyśmy zrobili nawet też tak po ludzku, żebyśmy powtórzyli wiele rzeczy na podobną skalę i tak dalej, że Pan Bóg by i tak się do tego przyznał ale my mamy takie pragnienie w sercu, czy właśnie robiąc te wydarzenia, czy jakieś inne czy jakieś zimy na posługi, żeby oczekiwać więcej, zawsze, nie, żeby to nie zamknąć się po prostu na tym, co jest, no bo u Pana Boga mamy zawsze więcej. Nie wiem, czy tam było słychać, bo przyszedł SMS do nas, ale to napisał człowiek, który nam robi miks. Chwała mu, więc oczekujcie więcej utworów, utworów z chwała. Tak nawiążę ładnie, tak, żeby wyciągnąć. <laughs> tak. Zapiszało lekko w uszach, ale daliśmy radę. Dobrze. Słuchajcie, a czy wracacie jeszcze do tych nagrań i czy wykorzystujecie je na przykład do swojej osobistej modlitwy? Czy one wam pomagają w, w przeżywaniu uwielbienia takiego w, w domu? Te na YouTubie tak, mhm. chociaż może nie tak często, bo to jest tak, że jak się przy Wiecie, pracuje... ja, ja powiem tak, ja montowałem wszystkie 14 odcinków serii tej YouTubeowej. Więc ja każdy z tych 14 odcinków słyszałem minimum pięć razy. Więc ja tam znam po prostu każdy akcent, każdego słowa wokalisty. Ja się śmiałem do niektórych wokalistów, że jak chcecie, mogę was zastąpić, nie? bo ja te wszystkie utwory znam. Ale to tak pół żartem e, oczywiście, e, a tak na serio myślę, że wracamy. Dzisiaj, tak. Tak. Dzisiaj, Dzisiaj słuchaliśmy tak, tak. Wczoraj zyspołu, słuchaliśmy na przykład wczoraj słuchaliśmy Instagram. Tak, więc, to jest niesamowite. często jakoś tak. Że, Chodźmy, jakoś, więc, jakoś go słuchamy. No, tak, jakoś się <laughs> słuchamy, ale myślę, że fajne jest też to. Ale to ostatnio słuchaliśmy na przykład całego Life Experience też, nie? I to tak. też jakoś tak na nowo, na nowo, nowo się tak. bo no. Ale chciałem powiedzieć jeszcze to, że to, co myślę, że chciałeś powiedzieć, albo i nie, że jak się przy czymś pracuje, tak, to już może być i... tego trochę za dużo, nie? To, co powiedziałem pół, pół, pół żartem, że trochę tak już miałem przesyt tego wszystkiego. Ale jak do tego wracamy, wracamy do tego z wielką miłością i lubimy tego słuchać i oglądać, to tak czasami siadamy, oglądamy i mówimy: "Jej, jakie to jest piękne. <grym> jej, jakie to ładnie wyszło. Jej, jakie to jest super. I w ogóle to po czasie się też doceniamy. Tak, bardziej, po, po nie? czasie jakoś tak zaczęliśmy doceniać, że to naprawdę no, udało nam się dzięki, że tak powiem, Bożej mm -hmm. łasce stworzyć coś naprawdę pięknego Oj, i tyle chcemy, ludzi tak, no. I poznać wielu wspaniałych ludzi, nie? To jeszcze ostatnie pytanie takie z natury technicznych pytań o, o projekt ten YouTube'owy, ale też o, o ten projekt włodzi, o, o końcówkę, o chwała mu uwielbienie. Ile osób w ogóle pracowało od strony technicznej, żeby to wszystko przygotować? Wiemy, ile osób oglądało, tak? Kilkaset tysięcy ludzi, tak, tak, tak. już ponad miliony chyba ludzi oglądało na YouTubie, dziesięć tysięcy kliknąłem. na arenie? Tak. Jeśli chodzi o ten projekt YouTube'owy, to chyba tam ekipa liczyła około 30-40 osób. Około 40 chyba, no. Tak, ale tutaj przy Atlas Arena... Zwiększyliśmy na... to dziesięciokrotnie, można powiedzieć, bo było około 400 osób. Tak, tak, tak. No, oczywiście na różnych etapach, mhm. z różnym zaangażowaniem i w różnych miejscach. Przy to budowie scen, wokół... wolontariusze, więc taki no, zakres, no, zespoły, taki zakres. zespoły, no. tak. Sama orkiestra to było... i kurty około 80 tak, osób, Tak, tak, tak. No i tak można powiedzieć, że to było około... około, około około 400 osób, które pracowały, były zaangażowane, mm. więc napraw, naprawdę taka porządna ekipa i kupę, kupę no, o którym jesteśmy, jak już mówiliśmy na początku bardzo wdzięczni. Myślę, że nie tylko wy, ale te miliony ludzi, którzy też hmm. są odbiorcami tego wszystkiego, więc z całego serca dziękujemy wszystkim i wam też. Ale nie kończymy jeszcze naszej rozmowy. Jeszcze was to za język pociągnę, no, <laughs> bo, bo wciąż o tym uwielbieniu. Rozmawialiśmy dużo o takiej technicznej strony, ale też oczywiście tam się przejawiały wątki duchowe. Ja chciałbym was zapytać, jak już odetchnęliście po tych wszystkich projektach, jak jesteście już w domu, Marcin, Irmina? Jesteście sami, y, daleko od tych tłumów. Jak wygląda wasze domowe, życiowe, prywatne mm. uwielbienia? My? Myślę, że podobnie, więc Irminka opowie. <głosy> My mamy akurat tak, że no, mamy też taką możliwość ze względu też na, na charakter naszej pracy mm. obecnie i tak dalej, że to, co jest dla nas ważne, to to, że właśnie codziennie rano, jak wstajemy, to staramy zaczynać się y, zaczynać od uwielbienia. I my akurat e, staramy się być wierni w tym, żeby to było godzinę dziennie takiego rozpoczęcia dnia od uwielbienia. I, i wiem, że z jednej strony niektórym może się wydawać to jakoś super, strasznie dużo, e, ale ja pamiętam, że jak my zaczynaliśmy e, praktykować to uwielbienie w naszym życiu, to zaczynaliśmy tak właśnie od 5, od 10 minut, Tak, 15, jak ja 15 minut. I 15 minut wytrzymałem, na początku byłem z siebie taki dumny. Tak, minut, tak, ja. tak, tak, więc... Yy... Na początku było dla nas to takie super ciężkie, ale byliśmy w tym wierni, chcieliśmy być wierni, żeby to było taką regularnością, że stajemy na tej modlitwie 15 minut dziennie. A potem z biegiem czasu tak bardzo to poko pokochaliśmy i zobaczyliśmy, jak niesamowicie dużo nam daje e, to trwanie w Bożej obecności, w tym uwielbieniu, że chcieliśmy po prostu jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. E, no i teraz mamy taką praktykę, że codziennie rano, tak e -e -e. godzinę dziennie uwielbiamy. I cieszymy się, słowo, że tak. mamy, cieszymy się, że po prostu mamy tą możliwość, bo zdajemy sobie sprawę, że ludzie mają bardzo różnie mm -hmm. pokładane życie. Czytamy Słowo Boże i to jest taka modlitwa, która jest indywidualna. Ja wstaję wcześniej, Marcin modli się Jestem później. Jestem śpiochem, więc modlę no, się później. Ale też staramy się raz, dziennie, raz w tygodniu wstawać tak mm -hmm. na takim uwielbieniu małżeńskim naszym razem hmm. się modlimy. No i oprócz tego y, też nasza wspólnota. Tak, jest wspólnotą uwielbienia, więc tak, co więc... wtorki też mamy jakieś takie wspólnotowe uwielbienia. Plus jeszcze myślę, że w ciągu dnia często u nas gdzieś te uwielbienie się też. Jak widzimy samochodem, tak, jak się do pracy, jak robimy cokolwiek innego. Mm. Czy nawet no to jest piękny moment po prostu mm. uwielbienia Boga. E, mnie niesamowicie kiedyś to powiedział lider uwielbienia u nas we wspólnocie, mm. który ma też na imię Marcin. Ja pamiętam, jak mnie to niesamowicie dotknęło, jak on po prostu kiedyś powiedział, że w Apokalipsie jest napisane, że w niebie trwa nieustanne uwielbienie i dla mhm. mnie to był szok. Serio? Jakoś nigdy nie myślałam o tym przez te lat, jak chodziłam do kościoła? No i że w niebie nieustannie śpiewają święty, święty, święty. I mówię, wow, przecież my zawsze... Mhm. Ja wiem, że to jest taka, taka podstawa, podstaw niby, ale często sobie nie uświadamy sobie tego, że kiedy nam przy Świętej śpiewamy mhm. ten moment święty, święty, święty, to są te same słowa, które właśnie w niebie są wyśpiewywane przez, no, przez całe niebo. nie? I, I to chyba tak wygląda nasze, nasze życie z uwielbieniem mm -hmm. e, na co dzień. No ale właśnie też w takiej naszej codzienności, w pracy, w tym, co robimy, jak się zachowujemy, no to tak, takie mamy pragnienie, żeby tak naprawdę to wszystko pokazywało tak. to, że. E, no, żeby żyć tym uwielbieniem. No, hmm. Żeby że, że to jest takie uwielbienie tak. Chrystusa. Marcin w swojej książce Chwała, mu Jak Uwielbiać mówi o tym, że uwielbienie często może nadać życiu pewne przyspieszenie. O to pytam wszystkich w zasadzie moich gości, czy w waszym życiu zauważyliście konkretną sytuację, Daj, że, że bardzo. uwielbienie. Nie... Bardzo. No to oddaję głos w takim razie i słucham z radością. My mieliśmy tak, że jak wstępowaliśmy do tej wspólnoty, no co nam się ta wspólnota kojarzyła, bo wiecie, bo my słyszeliśmy o tym, że a trzeba Bogu dziękować i Go uwielbiać, no i tak, tak mhm. lubimy to i w ogóle wstępowaliśmy do tej wspólnoty i bardzo nam się ta wspólnota kojarzyła z. Posługą charyzmatyczną. Z tym, że warto wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi. Jak mówi, że Bóg uzdrawia, mm -hmm. że jest żywy, itd ta, ta, ta, ta, i tak dalej. I to wszystko jest prawda. No i e, jak przyjechaliśmy na pierwsze spotkanie mm -hmm. i ktoś powiedział, że to jest wspólnota, która żyje uwielbieniem, że to jest wspólnotą uwielbienio, to w ogóle co? Mm. O co chodzi? Co Trafiliśmy to, pod dobry adres. Co to znaczy? <laughs> Jakoś tak. i e, i jak tak, im dłużej byśmy w tej wspólnocie, to mhm. tym częściej słyszeliśmy, że w momencie, kiedy uwielbiamy Boga i modlimy się o uwielbienia, to rzeczy przyspieszają. I żeby starać się o tą relację z Bogiem, a wszystko przyjdzie, mhm. wszystko przyjdzie potem samo, nie? Żeby to nie było tak, że my szukamy tych cudów, że szukamy tych uzdrowień, że szukamy e, tego głosu Boga, żeby po prostu skupić się na nim, na tej relacji, na uwielbieniu, i wszystko przyjdzie samo, nie? Mhm. I jak patrzyliśmy na to, jak ludzie we wspólnocie żyją tym uwielbieniem, jak dla nich to jest ważne, jak, ile cudownych świadectw mówią co tydzień Tak, tak. ile w ogóle mi jest radości, takiego pokoju, no, czegoś takiego niesamowitego, to właśnie to nas skłoniło mhm. do tego, żeby faktycznie stawać codziennie rano na tej modlitwie pięciominutowej, dziesięciominutowej i uwielbiać. w pewnym momencie zauważyliśmy, że faktycznie tak jest, że jak dbamy o tą relację, jak dbamy o to uwielbienie to wtedy też mhm. te rzeczy przychodzi samo mhm. i że zupełnie inaczej zaczęliśmy rozumieć też jak słuchać głosu Bożego, mhm. jak wypatrywać go w codzienności, jak szukać go w codzienności. Właśnie jak się modlić, że tak jakby te charyzmaty i ta posługa charyzmatyczna, mhm. którą też posługujemy teraz na co dzień i staramy się tym żyć, bardzo przyspieszyło w momencie, kiedy zaczęliśmy Boga uwielbiać i skupiać się na Nim, a nie a nie, na tym, a nie na tym innym, żeby, żeby gdzieś te dary otrzymywać, tak. mieć i tak dalej. Nie? I myślę, że takim widocznym, bardzo mocnym znakiem na przyspieszenie z panem Bogiem podczas uwielbienia jest to, że no w niecały rok zrobiliśmy serię 14 odcinków, o czym zmawialiśmy, i wydarzenie na 10 tysięcy osób, więc no po ludzku to hmm. może się wydawać, no, że to jest naprawdę. Jak to możliwe, nie? Ale no z Panem Bogiem to co powiedziałeś, to mega wszystko przyspiesza i takie rzeczy są możliwe. Ja właśnie też to jest dla mnie też taka niesamowita rzecz, że tak znowu nawiążę do mojego zeszyciku, bo jak otworzyłam też Zeszedł 28 sierpnia 2021 roku, czyli na rok przed mu dokładnie. Mhm. I wiecie, my wtedy w ogóle byliśmy przed nagraniami tej yy, serii na YouTube'a. Mhm. Yy, w ogóle nie mieliśmy w planach żadnego... To było przed Life Experience, przed Projektem Niebo. W ogóle nie mieliśmy w planach żadnego uwielbienia na, na hali, na Trasarenie I, I tego dnia mam właśnie zapisane takie, takie zdanie które przyszło mi w ogóle podczas modlitwy uwielbienia, że czuję, że to wszystko, co się dzieje teraz w moim życiu i że te plany związane z nagraniami różnych uwielbień mm -hmm. prowadzą do jakiegoś jednego wielkiego uwielbienia na bardzo dużą skalę, gdzie będzie w to zaangażowanych bardzo dużo ludzi, że czuję, że po prostu ta wierność w tych drobnych rzeczach będzie miała taki duży owoc. I jak ja to przeczytałam i zobaczyłam, że to zapisałam dokładnie rok przed chwałą Mu, mm -hmm. to dla mnie to był taki wow, Boże, w ogóle co Ty robisz? Tak. Jakie to jest niesamowicie wielkie, piękne. Wiecie, bo też są takie momenty, no. kiedy Cię to tam przerasta, tego, nie? I Że... tego w sumie samego dnia, rok przed Chwała Mu na Atlas Arenie, odkryliśmy jakoś yy, tydzień, odkryliśmy. Ty, tydzień, dwa przed wydarzeniem że nazwę chwała mu wymyśliliśmy 28 sierpnia też, nie? Więc, tak, tak, tak. tak. Rok, to też rok, dla nas było. Rok Powiedzcie chwałą. jeszcze, co, o co chodzi z tą nazwą właśnie, wytłumaczcie, bo myślę, że nie wszyscy kojarzą o co chodzi z tym mu to na końcu. To było tak, że kiedyś dzwoniliśmy się z Marcinem Zieliński. żeby się pomodlić o nazwę. Żeby się tak. pomodlić, jaka ma być nazwa i w ogóle jak nazwać ten cały projekt. I to było mhm. właśnie 28 sierpnia, rok przed chwała mu na z Arenie. Ta data była w ogóle przypadkowa. my nie wiedzieliśmy, że to jest jakaś tam zbieżność. No i tak, a dobra, to jak można nazwać ten projekt, Tutaj jakieś mieliśmy wzniesły pomysły, tak. że może tak, może Obecność, tak. Obecność, coś tam, coś tam. Takie. I nagle zaczęliśmy się jakoś tak śmiać, wygłupiać, że może byśmy dali nazwy chwała mu, bo to jest takie trochę niegramatyczne, tak, trochę nie Polski, trochę tak. śmieszne, no ale chcemy przecież oddawać mu chwałę. A AMU, no to dla nas był taki skrót od Modlitwa Uwielbienia, tak, czyli chwała. chwała modlitwa, modlitwa uwielbienia. Tak. Więc takie jest rozwinięcie. Że ktoś chwała, nie wiedział to tutaj, jest, wielką, że, wielką tajemnicę zdradzamy. Tak, odpowasz. Rozszyfrowaliście. Że wiesz, że może chwała mu. No, tak, i tak właśnie. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za Całą tą rozmowę, myślę, że wątków jeszcze pewnie ruszylibyśmy mnóstwo i, i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś o tym porozmawiać i mam nadzieję, że to co zapisałaś Irmina w tym swoim dzienniku o tym, że, że Pan Bóg Cię przygotowuje do uwielbienia na wielką skalę, że to wydarzenie w Łodzi to nie było to jeszcze, ale że czeka nas coś jeszcze większego i o to będziemy się modlić i prosić Pana Boga, aby swoją chwałę objawiał. Tak. Mamy już coś tam w serduszku, się powoli coś tam tkli, hmm. więc też się módlcie i za nas, i za całą ekipę Dokładnie. i zobaczymy co dalej. I mamy nadzieję, że coś z tego naszego chaotycznego hmm. mówienia było zrozumiałe, bo mamy tyle rzeczy, które byśmy się chcieli podzielić hmm. w sercach, że to no tak, ale... ale módlcie się za nas, za to, co Pan Bóg chce robić dalej, bo chcemy dalej się wsłuchiwać, dalej robić rzeczy na jego chwałę to naprawdę. I dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. I dziękujemy Wam za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że odpowiedzieliście pozytywnie na to zaproszenie i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się raz jeszcze i mam nadzieję, że to będzie już w rzeczywistości fizycznej tak zwanej, a nie tylko okay. online'owej. Okay. Okay. Byłoby super i zapraszam oczywiście wszystkich naszych oglądających jeśli chcecie przeżyć raz jeszcze cały projekt Uwielbienie na pewno w, pod tym filmem w opisie w komentarzach znajdziecie link do, do całej serii Chwała Mu Jak Uwielbiać abyście mogli raz jeszcze to przeżyć i wejść w tę głęboką modlitwę uwielbienia. Raz jeszcze dziękuję Irmina i Marcin Śliwińscy byli moimi gośćmi. No, to no, to gość. to Marcyna, bo na pewno jest piękna, bo jest piękna, Dobra. <grym> <grym> Jesteśmy, nie potrafimy reklamować rzeczy. jest dobra na pewno. Ale tak, ale... Zapraszamy także, także w opisie, na pewno znajdziecie link do książki Marcina, będziecie mogli przekonać się o tym, jak uwielbiać i piękne świadectwa wyczytać w tejże książce o tym, jak, jak uwielbienie zmienia życie wielu, wielu ludzi. Raz jeszcze dziękuję, dziękuję wszystkim oglądającym, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, z Bogiem, pa!